Witam serdecznie wszystkich Państwa na live jest okazji pełni księżyca. Wczoraj była pełnia Księżyca o godzinie 12. I z tej właśnie okazji w weekend chcę zrobić live'ik, czyli wróżby na żywo Pytanie do kart Tarota i Lenormanda. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do kupowania znaczków i zadawania pytań. Znaczki, kochani, macie pod czatem. Tam jest symbolik dolarka i tam kliknijcie i zobaczcie, jakie znaczki są do kupienia. Oczywiście są różne znaczki o różnych cenach, znaczki tańsze, to są na przykład do 10 zł, to jest wróżba mała. Od 10 do 20 zł to jest wróżba średnia. I powyżej 20 zł jest wróżba duża. Oczywiście mała, duża, średnia to związane jest z ilością postawionych kart. Zapraszam Was serdecznie. Pytania, kochani, zadawajcie krótkie, zwięzłe w punkt na temat, czy Paul mnie kocha, czy Krzysztof napisze, czy Piotrek się odezwie, czy Konrad mnie zdradza. Krótkie, pytajnikowe zdania bez zdań złożonych. Dzień dobry, witam wszystkich kochani. Yy, Bibi, witam Bibi, która mi pomaga. Przepraszam za mój głos, ale troszeczkę jestem jeszcze przeziębiona. I kochani zaczynamy. Zadawajcie pytania krótkie, konkretne. Mam nadzieję, że macie pytania do kart. Oczywiście możecie sobie też wybrać karty. Możecie sobie wybrać karty jakie lubicie, jakie chcecie, karty Tarota to te talia tarota i karty Lenormanda to te. Także wybierzcie sobie też Talię, jeśli lubicie którąś i jeśli wolicie tarota, to napiszcie mi tarot krótko. Jeśli lubicie Lenormanda, to napiszcie Lenormand. Tylko jeden wyraz mi wystarczy. Oczywiście zapraszam. Bibi mi pomaga. Dziękuję Ci, Bibi. Więc jeśli mamy już pierwsze pytanko, pytanie musi zawierać Wasze imiona, czyli Twoje imię, osoba pytająca i imię chłopaka. Sławek, ok. Czy Sławek się do mnie odezwie? Czy Sławek? Bibi, proszę jeszcze raz, dobrze? Co w miłości u Edyty do trzech miesięcy? Okay. Co w miłości u Edyty do trzech miesięcy? Dobrze. Dobrze. Więc Lenormanda, duża, okej. Okay. Już zaczynamy skup się Edytko co w miłości u Edyty w następne trzy miesiące co w miłości u Edyty w następne trzy miesiące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 Powiedzcie karty co w miłości Edyty. Powiedzcie karty co w miłości U Edyty. Powiedzcie karty co w miłości Eddyty. Powiedzcie karty, co w miłości Edyty. Powiedzcie karty co w miłości Edyty. Powiedzcie karty co w miłości Edyty. Powiedzcie karty co w miłości Eddyty. Powiedzcie, kochane, karty Tak, tutaj mamy już straty Szczury mówią już na, na, w przełożeniu kart o stratach I o jakichś lękach też O być może jakichś, nie wiem, konfliktach, blokadach Też lękach, że się kogoś straci w złym czasie, takim pełen, pełnym blokad smutku, lęku, że być może się nie uda, czy... i też oczywiście to są y, straty takie na przykład y, duchowe, emocjonalne, mentalne, psychiczne, straty y, lub też lęk przed stratą kogoś, także tutaj już te szczury oczywiście mówią o jakichś troskach też, no tak, mamy tutaj kogoś, kto gra na dwa fronty. Ty chcesz, Edytko, szczęścia i musisz się rozglądać za tym szczęściem. To szczęście u Ciebie jest bardzo skomplikowane. Są labirynty. Blokady, lęki już powiedziałam, ale też są labirynty. Szczęście miłosne, tak? To o czym, o czym pragniesz jest u Ciebie bardzo zawikłane, skomplikowane. Sytuacja, która jest w miłości u Ciebie jest sytuacją bez wyjścia, to takie gonienie się wokoło ogonka i nic po prostu z tego nie wychodzi, tutaj będziesz miała w najbliższych trzech miesiącach jakieś dwie opcje, być może zostać przy tym starym, przy którym jesteś, tak, no, ale nie do końca szczęśliwa i druga opcja to jest rozglądać się z jakimś zupełnie nowym. Tutaj karta lupy mówi, że musisz y, szukać szczęścia, rozglądnąć się, tak, obserwować, patrzeć, gdzie możesz to szczęście spotkać, więc tutaj szukać, obserwować wokół siebie, y, w jakiejś sytuacji też y, powiedzmy y, nie przegapić żadnej okazji, tak, być y, bacznym, być uważnym i tutaj y, szukać, rozglądać się za szczęściem. Niemniej jednak Sytuacja skomplikowana dalej, w następne trzy miesiące, dalej, tutaj tak jakby trójkąt, widzisz, raz, dwa, trzy. Yy, trójkąt, który goni się po tym labiryncie wokół swego ogonka, wokół swej osi i nic z tego nie wynika, ponieważ nie mogą znaleźć wyjścia z tej sytuacji. Tutaj jest dużo niedomówionych spraw, jakichś sekretnych, o, który, o których nie wiesz, bo są przed Tobą jeszcze ukrywane. I to zżera ci bardzo dużo emocji, widzę. Twoje emocje, owszem, są rozwieszone, pływają w tej te, ale tutaj y, y, ta sytuacja ci zabiera dużo emocji. Y, natomiast musisz uważać, w następne trzy miesiące pokazuje się ktoś znowu fałszywy koło ciebie. Może być to oczywiście. Teraźniejszy partner, który jest egoistyczny, fakt, ponieważ ta karta mówi o kimś, kto jest egoistyczny, narcystyczny, kto Cię wykorzystuje i kto tylko y, zwraca uwagę na swoje własne potrzeby, na swój czas. No i tutaj są jakieś troski, kłótnie, y, po prostu sprawy do uporządkowania, które w następne trzy miesiące należałoby uporządkować, ale niestety... Są tutaj kłótnie, sprzeczki, dylematy, dyskusje, frustracje, przede wszystkim karta frustracji. No i tutaj tak jakbyś chciała przerwać tę y, znajomość czy tą relację właśnie z tym kimś, kto jest tak egoistyczny i kto Ciebie wykorzystuje, kto kradnie Twój czas, kradnie Twoją energię, kradnie Twoją miłość, kradnie Twoje dobre zamiary, tak? Także tutaj Kosa mówi o tym, że ten stan frustracji, Twoich lęków, Twoich, twoich jakichś takich, nie wiem, blokad, yy, jakichś stanów smutku, czy, czy, czy płaczu, m, tego, tej frustracji takiej ogólnej, musiałabyś, oj, przepraszam, tutaj muszę patrzeć na kamerkę, żeby, żebyście widzieli karty, więc tak, tutaj musiałabyś przerwać. Kosa mówi o przerwaniu, o przerwaniu tego, zakończeniu tego raz na zawsze. Owszem, będzie boleć, yy, cięcie kosą boli, ale zagoi się ta rana i yy, po prostu przerwiesz ten diabelski krąg, tak? W następnych trzech miesiącach pokazuje mi się, yy, owszem, że sama musisz szukać tej nowej opcji, nowej miłości, ale również, że masz tą skomplikowaną sytuację, w której jesteś, w następne trzy miesiące uporządkować, ponieważ Cię frustruje, i prowadzi do lęków, do blokad i zawirowań emocjonalnych i wiesz, że ta osoba Cię wykorzystuje i kradnie Ci wiele Twojego życiowego, cennego czasu, który mogłabyś przecież poświęcić na rozwój siebie, na rozwój nie wiem, swoich jakichś innych zupełnie relacji. Także tutaj podpowiada Ci yy, Talia Lenormanda, że masz skończyć, że masz przeciąć, uciąć, zablokować, że masz pomimo tego, że będziecie to, owszem, do, boleć i dotkniecie to, ale pomimo to, że masz to uporządkować, czyli miotła, czyli uporządkować te sprawy, przeciąć, skończyć i zakończyć, by już nie mieć takich skoków emocjonalnych. Przede wszystkim te skoki emocjonalne, ta huśtawka emocjonalna nie służy Tobie w ogóle. Jeszcze dam kartę Tarota na na radę. Jaka rada? Proszę o radę dla Edyty. Proszę o radę dla Edyty. Proszę o radę. Proszę o radę dla Edyty. Proszę o radę dla Edyty. Proszę o radę dla Edyty. Proszę o radę. Proszę o radę. Proszę, proszę o radę dla Edyty. Proszę o radę. Tak, narodzenie się na nowo. Mamy sąd ostateczny. Sąd Ostateczny w tarocie mówi o tym, żeby pożegnać stare sprawy, stanąć przed Sądem Ostatecznym, wyrzucić wszystkie te swoje jakby grzechy, brudy, które nas męczyły, które są po prostu tylko jakby tej problemami i po prostu kulą u nogi i odrodzić się od nowa, zacząć nowe życie, nową fazę po prostu urodzić się na nowo, zmartwychwstać, to jest karta zmartwychwstania, zmartwychwstać i zacząć od nowa jeszcze raz, ale zupełnie na innych warunkach, żeby po prostu była stabilność i szczęście. Dziękuję serdecznie i zapraszam następną Panią lub Pana z pytaniami. Lenormand, czy Sławek odezwie się do Magdy? Ok. Do Magdy. Mała. Ok. Dobrze. Jakie karty? Lenormand. Edytko, Len karty Lenormanda o Sławku i Magdzie. Czy karty Tarota. Lenormand. Ok. Dziękuję. Dobrze, czy Sławek odezwie się do Magdy? Mała. Wróżba <śmiech> mała mówi o tym, że z trzech kart. Ponieważ znaczek był do 10 zł. Ym, dlatego my sobie tutaj tak <śmiech> wymieniamy informacje. Żebyście zrozumieli. Ok, czy Sławek odezwie się do Magdy? Kochane karty, powiedzcie, czy Sławek odezwie się do Marty. Kochane karty, powiedzcie, czy Sławek odezwie się do Marty. Kochane karty, powiedzcie, czy Sławek odezwie się do Magdy. Kochane karty, powiedzcie, czy Sławek odezwie się do Marty. Raz, dwa, trzy. Na razie ma blokady. Kochana Magdo, na razie Sławek ma tutaj blokady. Chciałby Ciebie zaprosić na randkę, chciałby przeprosić za to, co się stało, ponieważ nie wiem, macie jakiś tu kryzys, ciche dni. Nie wiem, czy kłótnie, czy sprzeczkę, czy jakieś rozstanie, czy jakieś, no nie wiem, zerwanie. I on by chciał przeprosić, chciałby wysłać wiadomość. Tutaj jest karta wiadomości. Kwiaty są oczywiście albo przeprosin, albo zaproszenie na randkę. Chciałby wysłać wiadomość, ale waha się, nie jest w ogóle zdecydowany na ten moment. Tutaj ma dwie opcje, jest na rozdrożu dróg, nie wie co zrobić. Jedną opcją jest oczywiście wysłać wiadomość, napisać, przeprosić, zaprosić. A drugą opcją jest pójść w swoją stronę, zakończyć to lub no, nie daj Bóg jakaś inna kobieta, tak? Także ma tutaj na pewno dwie, dwie alternatywne drogi I się waha, stoi po środku i nie wie w którą stronę pójść Także nie ma jeszcze podjętej decyzji Ale tutaj blokady są ogromne u niego, by napisać Być może chce napisać, ma tutaj chęć napisać czy przeprosić Ale blokuje to, ponieważ tutaj y, ta sytuacja go przeciążyła Jest to balast dla niego jest na razie on w takiej y, fazie blokady, także nie spodziewaj się, że ta wiadomość, którą praktycznie on chce wysłać, ale blokuje, że y, przyjdzie szybko, niestety nie przyjdzie szybko, ponieważ nie ma decyzji jeszcze i są te blokady, które tutaj siedzą mu jakby czy w głowie, czy w sercu i blokują właśnie wysłanie tej wiadomości. Tutaj moim zdaniem on chciałby pogodzenia się harmonii i, balast, yy, yy, harmonii i balansu, takiego dobrego między Wami, ale yy, tak jak mówię, jest zablokowany, czy jakiś obrażony, czy zły, czy, czy rozczarowany. Tutaj yy, ewentualnie chciałby również seksu i jak yy, naprawdę będzie miał silne silne takie jakby tutaj seksualne zapotrzebowanie, to myślę, że on wtedy dopiero będzie w stanie wysłać tą wiadomość, ponieważ no jakby tutaj hormony będą mu może uderzały, tak? Ale teraz widzę, że jest tutaj ciężka atmosfera, taka ciężka, mozolna, obarczająca, taka balast ale tutaj, owszem, chciałby zgody, owszem, chciałby zbliżenia intymności, seksu. Moim zdaniem, jak będzie chciał, naprawdę, jak będzie go już tak bardzo do ściany przypierało i będzie chciał seksu, to on napisze i zadzwoni, będzie chciał się spotkać, będzie chciał randki. Także tutaj troszkę taka ciężka, powiedzmy, jeszcze atmosfera tych kart. Dziękuję i zapraszam następną Panią. Zapraszam serdecznie, kochane moje Panie Duża Lenormand. Co Mariusz myśli o Marcie? Duża, Lenormand, co Mariusz myśli o Marcie. Ok, witam Martusiu, no cieszę się, że jesteście Edytko, Magdo, Marto, no i wszystkich innych również e, oczywiście witam serdecznie. Długo nie było lajfika, ponieważ byłam na e, urlopach, ale Teraz już będą regularne lajfiki, zawsze na, no jakieś, na jakieś okazje czy na weekend. Także zapraszam Was serdecznie. Na pewno na każdą pełnię, na pewno na każdy nów Księżyca i jeszcze być może y, pomiędzy tym jakieś weekendy. Ok, teraz się skupiamy. Co Mariusz myśli o Marcie? Kochane karty, powiedzcie, co Mariusz myśli o Marcie? Kochane karty, powiedzcie nam, co Mariusz myśli o Marcie? Co Mariusz myśli o Marcie? Co Mariusz myśli o Marcie? Co Mariusz myśli o Marcie? O jakiejś straty między wami, też kryzysy, jakieś lęki, blokady. Nie wiem, czy jakieś problemy, konflikty macie, sprawa zawikłana znowu, wow. Same skomplikowane relacje dzisiaj, kochane. Blokady, izolacja, separacja, nie macie spotkań, nie macie kontaktu, przynajmniej nie macie regularnych kontaktów, jakaś może odległość was dzieli, no być może tylko tutaj na seks on by chciał się spotkać ale też, Boże, by chciał z po pogodzenia się, jeśli jesteście w jakimś konflikcie. Widzę, że tu Mariusz działa na dwa fronty, tak? Ma dwie jakieś opcje, Ciebie i jeszcze jakąś inną kobietę, co oczywiście stwarza tutaj problemy i frustracje i komplikacje. Y tutaj są jakieś y tajemnice, o których Ty nie wiesz, sprawy niewyjaśnione, o których Ty nie wiesz, jakieś sprawy, które Mariusz przed Tobą ukrywa niestety, może jego jakieś tutaj, nie wiem, sprawy związkowe, rodzinne. Natomiast co myśli? Myśli, że ma jakieś lęki, on ma jakieś lęki, blokady, żeby sobie z Tobą ułożyć tutaj stabilny związek. Jest to skomplikowana jakaś sytuacja, tak samo być może jest to nawet trójkąt lub czwórkąt. Czworokąt, przepraszam, nie czwórkąt, już przepraszam, że po polsku tak mi się powiedziała, na następny trójkąt lub czworokąt, jakaś sytuacja skomplikowana, z której tutaj nie można znowu wyjść, nie można znaleźć rozwiązania. Gonicie się jakby tutaj znowu wokoło tego labiryntu i krążycie jak wokół swojego ogonka. Przede wszystkim ma blokady, nie wie co zrobić, jest w kropce, nie wie jak wyjść ze swojej ciężkiej sytuacji. Myślę, że on jest jeszcze w jakimś związku, że on jest w jakiejś relacji, i tutaj on izoluje się, izoluje się, ucieka, jakby od wyjaśnienia spraw, od podjęcia decyzji, izoluje się do jaskini, do separacji, jakby staje się niedostępny, oziębły, być może nie odpisuje, czy nie pisze. Nie macie tutaj spotkań regularnych, ponieważ on tutaj blokuje, widzę. I tak jak mówię, że jeśli Was dzieli jakaś odległość geograficzna, niezależnie czy to jest 1 km, czy 10, czy 100, to on chciałby się spotkać, chciałby przyjechać, chciałby, żebyście się spotkali lub gdzieś razem wyjechali, czy razem spędzili czas, i czy, czy po prostu chciałby przyjechać na spotkanie, i tutaj chciałby zgody, chciałby pojednania, czy harmonii, chciałby seksualności, intymności. Um, pomimo, że jest ta sytuacja jakaś skomplikowana. No i tutaj um, jakby na jakiś głębszy związek um, Mariusz um, myśli o Pani, że nowy początek tej relacji, nowy związek, jakiś taki głębszy czy stabilniejszy, takiego jako Ty byś Marto chciała, on tutaj się waha, widzę. Waha się i jest sfrustrowany, boi się, ma lęki. Boi się, ponieważ jeszcze nie wysprzątał swoich własnych osobistych spraw. Nie posprzątał jeszcze w swoim jakby tutaj innym być może związku. Yy, o czym ty do końca nie wiesz, ponieważ była ta karta sekretów, tak, że on coś przed tobą ukrywa. No nie, na pewno działa na dwa fronty. Tutaj nawet jak o, odkryje następną kartę, to on sobie tu szarżuje, gra, zagrywa na dwa fronty. Także, Martusiu, to, co on o Tobie myśli, to raczej związane jest z lękiem przed następnym krokiem do yy, stabilności, stabilnego związku, tak, do obiecywania czegoś stabilnego, długotrwałego, do deklaracji. Dlatego on tutaj się izoluje, ucieka w samotność czy w izolację i yy, owszem, myśli o spotkaniu, tak, tutaj jest spotkanie z Tobą widzę, że chce Ciebie spotkać, ale tutaj widzę, że wchodzi w grę między Wami bardzo duża chemia, dobra seksualność, o której on też myśli, natomiast ciężko mu podjąć decyzję. Jeśli on ma dziecko, w dosłownym tego słowa znaczeniu, to yy, tutaj yy, też dzieci oczywiście są dla niego ważne, yy, priorytetem, dlatego nie umie podjąć konkretnej decyzji, nie umie zrobić konkretnego kroku i się waha i się boi. Kochana Marto, jeszcze ci dam tutaj, ponieważ masz dużą, więc dam ci jeszcze wskazówkę, poradę. Porada dla Marty, porada dla Marty w tej sytuacji. Porada, proszę o porady dla Marty w tej sytuacji. Proszę o porady dla Marty w tej sytuacji. Proszę o porady dla Marty w tej sytuacji. masz Tutaj jesteś jako ym, ym, kapłanka, czyli masz tutaj, kochana, y, wierzyć swojej intuicji, swojemu rozumowi. Widzisz? Y, czakra korony, czyli wierz w swoją intuicję, zaufaj swoje, swojej intuicji. Jeśli y, twoja intuicja podpowiada ci, że ten związek jest za ciężki, za skomplikowany, za trudny, nierealny, że nie chcesz czekać, że za długo czasu i energii Ci to pochłania, to posłuchaj intuicji, posłuchaj też swojego umysłu, który podpowiada Ci tutaj rozsądnie, co należy zrobić. Zaufaj sobie po prostu. Dziękuję serdecznie. Marto i zapraszam następną osobę, kochani. Cieszę się, że jesteście, cieszę się, że kanał się rozwija. Cieszę się, że Was tutaj y, mam i że y, po prostu piszecie piękne komentarze. Dziękuję Wam. Ok, następny mamy widzę. tarot. Co się wydarzy ogólnie u Marty? Ok, jeszcze raz proszę, Bibi. Co się wydarzy u Marty? Jeszcze raz, kochana Bibi, proszę, pokaż mi to pytanie. Tarot, co się wydarzy ogólnie u Marty do miesiąca, ok, mała, tarot, ok, co się wydarzy u Marty do miesiąca, ok, dobrze, tarot, ok, już bierzemy tarot.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 Kochane karty, powiedzcie, co wydarzy się u Marty do miesiąca. Co wydarzy się u Marty do miesiąca? O, la, kochana Marto. Przepraszam, zo. Tutaj masz jakieś lęki, widzę, kochana. Siedem yy, buław. Siedem buław mówi o twoich lękach i takiej potrzebie jakby bronienia się, potrzebie obrony się, potrzebe, potrzebie walki. Yy, siedem, siedem buław mówi o tym, że musisz wyznaczać granice, Y, przybrać dobrą pozycję i nie walczyć o nic, jeśli nie musisz. Na przykład o swojego mężczyznę, tak, yy, yy, Marcina. Nie musisz o niego walczyć wcale, yy, jeśli po prostu nie masz takiej potrzeby lub nie masz takiej chęci. Zostań w swojej dobrej pozycji i pilnuj swoich spraw. Skup się na swoich sprawach, skup się na swojej egzystencji, Skup się na swoim komforcie duchowym, emocjonalnym. Tutaj jakbyś chciała się bronić przed czymś, jakbyś się bała ataku z zewnątrz, czy ataku, nie wiem, twojego partnera, czy ataku jakichś innych osób, tak, trzecich. Tutaj też jest w, w najbliższym miesiącu widzę tutaj dużo zazdrości, dużo potencjału takiego na kłótnie, na sprzeczki. Na, na to, że się boisz, że Cię ktoś być może zrani i y, jest tutaj szansa na jakiś nowy początek na to, żeby coś, y, ponieważ są te sprzeczki są te kłótnie, sprzeczki, jakaś taka nieprzyjemna atmosfera gdzie chcesz się bronić, gdzie chcesz, nie wiem, czy mieć rację czy chcesz się y, y, tutaj chronić tak przed czymś złym i tutaj jak yy, yy, w najbliższym czasie, czyli w najbliższym miesiącu będzie taka możliwość, żeby to wszystko jeszcze raz wyjaśnić, porozmawiać, ponieważ jest szansa na nowy początek. Jeśli na przykład myślisz o sprawach emocjonalnych yy, z mężczyzną, to tutaj te lęki to wszystko, te, te, te takie ten, ten nie wiem, te, te, te czy kłótnie czy sprzeczki, właśnie tutaj jest szansa, by wyjaśnić i by podjąć jakąś decyzję, która będzie dla Ciebie ważna przede wszystkim, tak? Ponieważ tutaj karta Asa Mieczy mówi o tym, że Ty masz, klewa podjąć decyzję, czyli mądrze podjąć decyzję, dla Ciebie mądrze. No i tutaj znowu pięć, pięć buław, czyli znowu jakaś konkurencja, przepychanie się, łokciami, kłótnie, ewentualne sprzeczki, um, jakieś zadania trudne być może do wykonania. Um, tutaj nie wiem, uwaga, żeby się nie pokłócić czy w, w zespole, czy, czy, czy, czy w relacji, w partnerstwie, ponieważ tu znowu taka y, atmosfera kłótliwa, y, czy konkurencja. Jeśli na przykład myślisz o sprawach też pracy, czy finansów, to... Też nie walcz o nic, jeśli nie musisz, myśl tylko o komforcie, o swojej dobrej pozycji i będzie ty coś nowego, co przyjdzie i będzie jednak konkurencja, będzie rozpychanie się łokciami. Uwaga, żeby się nie dać sprowokować i nie pokłócić, tak? Ponieważ tej mamy trzy ciężkie karty jeszcze wypadła mi ta, czyli jakaś wieża, czyli koniec, coś wybuchnie, coś się zburzy, zrujnuje. Trzeba będzie to od zera zaczynać budować. Yy, jakaś, nie wiem, czy rozstanie, jeśli chodzi o partnera, rozstanie, bójka, yy, yy, w sensie takim, że kłótnia, rozwód, yy, rozejście się, czy, czy, nie wiem, zakończenie czegoś, yy, tak? No i tutaj chęć przemyślenia, chęć odpoczynku, przemyślenia, pauzy, by jeszcze raz się pozbierać, pozbierać swoje myśli, swoje uczucia i zacząć działać na nowo, czyli wziąć tą nową szansę, jak to się mówi, na serio i zacząć próbować jeszcze raz od zera, bo tutaj coś się rzeczywiście zburzy, zrujnuje w następnym miesiącu. Nie wiem, ostra atmosfera, kłótni, bujek, walki, obrony, no i przemyślenia spraw przede wszystkim. Dziękuję. Przepraszam i zapraszam następną. Panią? Zapraszam następną Panią ze znaczkiem lub Pana. Będę się bardzo cieszyła, jeśli jakiś Pan tutaj przyjdzie. Duża Lenormand Co w relacji Edyty i Jarka? Duża Lenormand. Co? Co w relacji Edyty i Jarka? Duża, Lenormand. Co w relacji Edyty i Jarka? Lenormand, ok. Dobrze. Powiedzcie, kochane karty, co w relacji...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 co w relacji no tutaj już w przełożeniu mamy kochana Edytko blokady jego blokady przed no nie wiem, podjęciem jakiejś decyzji przed yy, jakąś nie wiem jakimś ruchem, jakimś yy, ważnym krokiem blokady. Jego też to obciążać może, ta sytuacja, która jest. Ciebie też wręcz yy, oczywiście, ponieważ dotyczy to czytanie o, obu Was, tak, obojga Was, czyli Ciebie i Jarka, więc tutaj pokazują mi się blokady. To mogą być też blokady obopólne Wasze, poprzez tą relację też taka, taki balast ta relacja jest na pewno też jakimś balastem jakąś, no nie wiem ciężką ciężką relacją tutaj co w relacji w najbliższe miesiące seks, no intymność seks, zbliżenie się i dobry rozwój, ale tutaj bardziej takie, taka silna chemia jest tutaj wyszła na, pierwszy, na pierwszą kartę, tak? Na pierwszy rzut wyszła mi ta silna chemia, silne przeciąganie, silna seksualność. Ta będzie się rozwijać dobrze, niemniej jednak myślę, że tutaj będą też frustracje, lęki, dylematy, po prostu jakieś straty, ponieważ no tylko seksualność to za mało. Nie daje ona satysfakcji pełnej, tak? I będą tutaj właśnie dlatego straty takie, no, takiej natury emocjonalnej, mentalnej, będzie ci y, po każdym takim tylko powiedzmy zbliżeniu seksualnym i tak czegoś brakować, więc tutaj widzimy, że jest i tak y, pustka, lęki, stra straty, tutaj on y, jakby dla niego powiedzmy, czy, czy dla was jest to tylko przyjaźń plus, jest to przyjaźń plus, gdzie spotykacie się tutaj, widzę, w domu. W domu często spotkania są w domu, schacki w domu, być może w sekrecie pokryjomu, i tutaj y, polega to tylko na przyjaźni plus, tak? Ale jeśli chodzi o taką stabilność totalną, żeby razem zamieszkać, żeby razem być w stabilnym, długotrwałym, normalnym, normalnie funkcjonującym związku na dobre i na złe, to są tutaj wielkie znowu komplikacje, to się znów powtarza. To znaczy tutaj jest przynajmniej trójkąt, który krąży wokół tego zakrąconego labiryntu i nie może znaleźć z tej sytuacji, z tych problemów, z tych konfliktów, z tej ciężkiej jakby konstelacji nie, może, nie możecie znaleźć wyjścia. Następne trzy miesiące na pewno tak dalej będzie się tutaj toczyć no i y, y, y, jeśli chodzi o stabilność powiedziałam, że spotykacie się w domu ale pomimo to nie ma tego ciepła rodzinnego lub jakiejś takiej stałej relacji ale tutaj otworzy się jakaś nowa perspektywa widzę w następne trzy miesiące być może otworzy się tutaj jakaś szansa, ponieważ on tak jakby chciał się zakotwiczyć jakby chciał się tutaj on y, nie wiem być może bardziej tutaj do Ciebie zbliżyć i ustabilizować Wasze spotkania, ustabilizować Waszą relację, ponieważ tu kotwica, czyli zakotwiczenie się przy Tobie tak i momenty szczęścia, owszem, lokoniczyna no na krótkie momenty szczęścia, no ale niemniej jednak otworzą się nowe szanse na jakieś momenty tutaj, szczęścia, jakąś, jakieś stabilne spotkania, stabilne kontakty, bardziej stabilne być może, nie wiem, czy emocje, czy, czy, czy, czy, czy, czy tutaj jakieś deklaracje z jego strony, ponieważ mamy kotwice i klucz, czy otworzy się nowe jakieś szczęście, nowa jakaś tutaj dla Was szansa, nowa próba, czy nowy początek jakiejś bardziej stabilniejszej fazy być może, tak? gdzie będzie bardziej chodziło tutaj o fundament przyjaźni, owszem, ale nie tylko przyjaźni plus, czyli przyjaźni plus seks, ale przyjaźni takiej lojalnej bardziej, tak, Że, żeby planować ze sobą, co będzie, co, co wkrótce jakby yy, można zbudować razem, jaka jest perspektywa dla Was, być może tu jest jakaś szansa, by coś w te następne trzy miesiące się tutaj wykluło nowego, pozytywnego. No ale niemniej jednak są te dwie karty takie tutaj obciążające tą relację. tak, Te dwie karty, które mówią o lękach, o frustracjach, o blokadach, o spustoszeniu takim, ponieważ jest to bardzo tylko opierające się na seksie. I tutaj... Y też bardzo taki balast, y, mozolnie to się wszystko rozwija, ciężko, obciążenia, tak, ob emocjonalne, no i y, taki, troszeczkę taka kula u nogi, powiedzmy, ten związek, ponieważ, no, skomplikowany, tak, skomplikowany, zawiły, no ale może te zawiłości, te komplikacje się tutaj troszeczkę, w następne scenę trzy miesiące jakoś y, pozytywnie y, rozwiną, czy no nie wiem, coś się może pozytywnego wydarzyć. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam następną. Panią, jeśli mamy. Tak, dziękuję bardzo. I zapraszam następny znaczek, kochani wykorzystajmy tą pełnię mała Lenormand Czy jest szansa na stały związek Magdy i Sławka? Czy jest szansa Magda i Sławek? Czy jest szansa na stały związek? Mała, ok Magdy i Sławka Zaraz ja sobie wyczyszczę tą wróżbę, tą tą talię. Wezmę sobie teraz nową talię. Dobrze, skup się Magdo na Sławku i zapytamy. Mała. Czy jest szansa na stały związek Magdy i Sławka? Powiedzcie, kochane karty, czy jest szansa... Czy na stały związek Magdy i Sławka? Powiedzcie, kochane karty, czy jest szansa na stały związek Magdy i Sławka? Powiedzcie, kochane karty, czy jest szansa na stały związek Czy jest szansa na stały związek? Czy jest szansa na stały związek Magdy i Sławka? Czy jest szansa na stały związek Magdy i Sławka? Tak, jest szansa, kochanie. Jest szansa. Przede wszystkim na razie widzę, taka jest to, też przyjaźń plus. Yy, nie wiem, jakiś taki fundament przyjaźni lub przyjaźń plus ale macie do siebie emocje silne, oboje, te emocje krążą tutaj, w tej wewte, dużo emocji, jesteście oboje tutaj zatopieni w emocjach, jest słońce, czyli jest szansa, kochana, że wszystko się pozytywnie ułoży, jest szansa na stabilność, zobacz, jaka dobra konstelacja kart, jest mieszkanie razem, dom, rodzina, gniazdko rodzinne, yy, czyli stabilność, tak, stabilność Waszej egzystencji, Waszej relacji, Także mamy tutaj uczucia, dobre rozwinięcie spraw, miłość, pożądanie, yy, uczucia gorące, pozytywne pozytywne emocje między Wami, no i stabilność. I też, yy, owszem, yy, fundament przyjaźni, który Was łączy, ale również może się to rozwinąć, yy, ta, ta przyjaźń w miłość oczywiście i w miłość lojalną, taką yy, szczerą. Gdzie będziecie mogli na sobie, na sobie polegać, sobie zaufać, będziecie sobie pomocni. Także trzy, cztery bardzo piękne karty mi tutaj wyszły. Także jest szansa na stały związek Magdo ze Sławkiem. Bardzo piękne naprawdę karty, aż mi, aż mi miło to widzieć. Dobrze, zapraszam następną kochani, yy, osobę ze znaczkiem. No, miło by mi było, jakbyś jakiś pan tutaj ujawnił. Niestety nie są tak panowie aktywni na czacie. Dobrze, dobrze, bibiaczku. Poczekamy. Ja, y, kochani, y, bym chciała, żebyś jakiś Pan tutaj wyjawnił, ponieważ Panowie też przychodzą do mnie na czytania. Oczywiście zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, nie tylko Magdę, nie tylko Martę, nie tylko Edytkę, nie tylko y, tutaj y, y, wszystkie osoby, które aktywnie zadają pytania, ale zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na wróżby indywidualne. Ponieważ wtedy, kochani, jest robiona ta wróżba na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć. I wtedy mogę się bardziej zastanowić tak, nad Waszymi problemami, konstelacją, Waszą razem. Także zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie pod każdym filmikiem i w komentarzach. I ja y, po prostu umówię się z Wami na WhatsApp, wtedy na prywatną wróżbę. Aha, dobrze. Już mamy następne pytanie, tak? Jak to było, jeszcze raz powtórzcie mi dziewczyny, bibiaczku? Pani Ewelina, widzę, tak? Czego Ewelina może się spodziewać od Jeffrey w przyszłym? Czego Ewelina może się spodziewać od Jeffrey? W przyszłym tygodniu, aha, Ewelina Jeffrey, aha, czego Ewelina może spodziewać się od Jeffrey w przyszłym tygodniu? Ale jakie karty? Dobrze. A jakie karty, kochana? Dobrze. Dobrze, bardzo duża. Tarot. Tarot, ok. W przyszłym tygodniu już, wow. Ewelina i Jeffrey. Mhm. Tarot. Dobrze, to taro, tempo powróżę i podociągam karty Lenormanda. Zobaczymy. Czego Ewelina może spodziewać się od Jeffrey w przyszłym tygodniu? Ewelina i Jeffrey w przyszłym tygodniu. Czego Ewelina... Moment... Czego Ewelina może spodziewać się od Jeffrey w przyszłym tygodniu? Ewelina i Jeffrey. Czego Ewelina może spodziewać się od Jeffrey w przyszłym tygodniu? Ok, dobrze, witam Pani Ewelinko kochana. No mam już, y, mam już tutaj y, ciekawość taką, co w następnym tygodniu się wydarzy. Zobaczmy, czego może spodziewać się Ewelina od Jeffrey w przyszłym tygodniu.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 Dobrze. No, pokazała mi się królowa kielichów, ale to ty jesteś Ewelinko, ponieważ jesteś zakochana w Jeffreju. Pokazujesz się tutaj wręcz yy, jako, jako byś utonęła w swojej miłości, w swoich emocjach, uczuciach do Jeffreya. Tak? Yy, także mamy tutaj miłość, na pewno. Zakochanie twoje. Bardzo dużo masz emocji do niego. No i pragniesz tej miłości. Czego możesz się spodziewać od niego w najbliższym tygodniu? Yy, on nie może się zdecydować. Działa sobie tutaj yy, lekko, radośnie, zabawnie na dwa fronty, na dwie strony, być może z dwiema kobietami. Ty jesteś jedną z tych kobiet i jeszcze jakaś jedna, inna, nie wiem, czy żona, czy stała partnerka, czy jakaś Inna kobieta, gdzie on sobie tutaj żongluje, przebiera, bawi się i nie wie, którą z tych kobiet tak naprawdę wybrać. No i tutaj yy, będą w następnym tygodniu na pewno jakieś jego, znowu powiedzmy sobie, czarujące manipulacje. Pokazuje mi się on jako mak, czyli czarujący manipulant, czarujący flirtownik y, romansowy, który tutaj y, się pojawi, no ale Ty musisz się y, zastanowić, czego tak naprawdę chcesz i uważać, żeby tutaj się nie, jeszcze bardziej nie wpaść w tego jego, w te jego manipulacje, tak? Pokazują mi się jego jakieś tutaj zaloty, manipulacje w następnym tygodniu, no ale coś tutaj się może wydarzyć, ponieważ ktoś może, coś może runąć, wybuchnąć, nie wiem, albo ty wybuchniesz, albo on coś, nie wiem, jakiś rozwód ma, przeprowadza, czy, y, czy, czy, czy, czy chce się odciąć od żony, czy wy się pokłócicie o coś, posprzeczacie, ponieważ tutaj jest y, burza, y, no nie wiem, z piorunami, która rozwala dotychczasowe wasze struktury, coś rozpierdziela się po prostu tutaj y, u was, tak? I y, jest jakaś nowa szansa się wyłania w następnym tygodniu. Szansa na nowy początek. Szansa na, y, na rozmowę, która wyklaruje tutaj sprawy. Jeśli się pokłócicie, czy się pokłóciliście, czy mieliście jakąś, nie wiem, już aferę, awanturę, y, nie wiem, pani wybuchnęła, czy, czy, czy, czy po prostu był jakiś tej burza, kryzys z piorunami, czy, lub czy się pokłócicie w następnym tygodniu to y, jest szansa, że to się wyklaruje i że Pani musi podjąć tutaj po, tym, y, y, y, po tej rozmowie takiej klarującej, jak to się mówi, y, wyklarowującej, tak, tej rozmowie, musi Pani podjąć najlepszą dla siebie decyzję, co Pani chce dalej zrobić. Ponieważ tutaj siedem monet mówi o bardzo powolnym, rozwoju tej relacji Waszej. Męczące to jest dla Pani, tak? I Pani się musi zastanowić tutaj w ciszy, sama z sobą, czy Pani to wytrzyma i czy Pani to chce, bo Pani już wybucha tutaj, jest sfrustrowana, jest czy rozżalona, czy no nie wiem, no po prostu tym, tą sytuacją taką yy, zmęczona być może. I tutaj jest napisane, że Wasza relacja jeśli w ogóle ma ona rację bytu to będzie się rozwijać bardzo powoli nawet do siedmiu miesięcy musiałaby Pani dużo mieć cierpliwości dużo poczekać, dużo odczekać ponieważ będzie ta relacja wzrastać owszem, będą rezultaty Waszych plonów, ale bardzo powoli się rozwijać tak? owszem, no mówi się, że taka stabilna miłość powinna się rozwijać powoli, ale tutaj Mamy takie powolne, mozolne tempo rozwijania się waszej relacji, ale on jakby tutaj w następnym tygodniu yy, yy, nie wiem, moim zdaniem będzie romansował, flirtował, trochę manipulował, czarował, flirtował, tak? Bo tutaj mamy rycerza kielichów, czyli w następnym tygodniu będzie chciał być może się spotkać, czy rozmawiać, czy pisać, czy dzwonić, czy coś właśnie tutaj Deklarować, mówić, romansować po prostu, ponieważ rycerz kielichów to osoba, która walczy, owszem, o twoje uczucia, ale romansowa, jest flirtowa, tak? No i tutaj ty jakby blokujesz y, uczucia, on też blokuje uczucia. I jakby takie powierzchowne to wszystko mi się tutaj wydaje. Bardzo lekkie, zabawne to ma być z jego y, punktu widzenia, powierzchowne, wręcz takie banalne... On blokuje uczucia, ty też tutaj boisz się jakby, co z tego wyjdzie, tak? Ale on też blokuje tutaj takie uczucia, może oboje blokujecie też uczucia i on tutaj nie widzi szansy na rozwój szybki tej relacji. Wspomina jakby jakąś, nie wiem, przeszłość, coś, jakiś jest bez motywacji na coś głębszego, Jakiś taki spowolniony, pasywny, nic konkretnie nie robi, niby tu flirtuje, uśmiecha się, manipuluje, ale nic konkretnie nie robi, nie podejmuje konkretnych jakichś takich decyzji, nie widzi szansy na szybki, jakiś pozytywny rozwój Waszej relacji, tylko chce się bawić. Tak samo w następnym tygodniu, jeśli on zadzwoni, napisze, będzie się chciał spotkać, to wszystko ma... Taki charakter romansowy, lekki, flirtowy, przygodowy, jak to się mówi. Także wszystko to ma być takie lekkie, ale on się zamyka na głębsze uczucia. To na pewno, na pewno. Na pewno się zamyka na głębsze uczucia i nie, nie jest aktywny, by coś zrobić konkretnego szybko. Tylko to takie flirty na boku, jakby takie... Przygoda. O, przygoda na boku. Takie coś tu widzę. I brak zdecydowania. Zobaczmy jeszcze, co w następnym tygodniu. Co w następnym tygodniu u Jeffrey'a i Eweliny. Co w następnym tygodniu? Tak, napiszę. To mówiłam już. Napiszę. Yy, no, jakieś krótkie szczęście tutaj może być. Przyjedzie. Tak, będzie się chciał spotkać. I... Będzie pozytywne to spotkanie. Będzie to spotkanie, spotkanie, nie wiem, kontakt, pisanie, dzwonienie jakiekolwiek tutaj nie było spotkanie, bo może być to również spotkanie wirtualne, ale myślę, że on przyjedzie tutaj w dosłownym tego słowa znaczeniu, że się spotkacie, bo jest tutaj akcja jakaś niesamowita. To znaczy, jest tu na pewno kontakt pisemny, jak widzisz. i Normanda to też potwierdzają. Czyli w następnym tygodniu będziecie pisać, będzie tu krótkotrwałe szczęście, zobaczycie się, on będzie chciał przyjechać, zobaczyć się, będzie jakaś akcja tutaj w następnym tygodniu. No i to spotkanie będzie pozytywne, pozytywne, będzie miłe, będzie takie tutaj, no bo ciany mówią o dobrym rozwoju tego spotkania, ale pomimo to, nie będzie decyzji, jakby tutaj jest y, na rozdrożu, tak, nie wie w którą stronę pójść. Kompas pokazuje dwie drogi. Jest y, na rozdrożu. Są tej y, lęki, y, frustracje, y, balasty, blokady, tak, przed związkiem, przed głębszym związkiem. Y, y, tutaj, o, na dwa, na dwa fronty działa facet. Lęki przed tutaj przed żoną, że się może coś wyda, tak? Żona czy jakaś, nie wiem, stała partnerka, która tutaj jest, tak? Że się coś może wyda. No ale będzie chciał przyjechać i będzie chciał być może seksualnie tutaj też się zbliżyć, czyli seks. No ale działa tutaj sobie, zagrywa na dwie strony. No i uczucia ma, owszem, do Pani duże, do Ciebie, Ewelingo, ale sytuacja jest skomplikowana. Znowu trójki. Kochane dziewczyny, Dzisiaj dzwonicie, bardzo dużo jest trójkątów, powiem szczerze. Dużo tutaj u tych y, kochanych moich y, y, pań, które pytają, widzę, o, y, widzę tutaj w kartach trójkąty, kochane. Czyli wszystkie związki są trójkątne i skomplikowane. Tak? Skomplikowane. Tylko tutaj o też przyjaźń plus mi się po, pokazuje. Przyjaźń plus i później znów izolacja. Później znów Izolacja i, i nieklarowność sytuacji, no ale później znowu yy, też jakieś kontakty takie lapidarne. Także taka mi się tutaj pokazuje sytuacja na najbliższy tydzień. Na pewno dojdzie do pisania, do spotkania, do wymiany jakichś zdań, ale tutaj uwaga, żebyś, znaczy nie wiem, czy była już jakaś kłótnia między Wami, czy pokłócicie się, czy coś się ty gwałtownego wydarzy. Lub może wydarzy się coś gwałtownego, co prowadzi również do jakiejś dużej transformacji u Was, tak? No zobaczymy, ale on na razie tutaj nie chce nic głębszego, bo się blokuje. Tutaj mamy kartę blokady emocji, blokowanie, tak? Tylko tutaj coś ma być lekkie, zabawowe. O, tutaj żongluje sobie na dwa fronty i się bawi tym, bawi się, nie chce podjąć decyzji. Dziękuję bardzo Ewelinko. Zapraszam na wróżby indywidualne, kochana. Jeśli coś się wydarzy w następnym tygodniu ważnego, zapraszam wtedy na wróżbę indywidualną do mnie. I zapraszam na następny znaczek, kochani. Jeśli jeszcze jest, Bibiaczku. Mały tarot. Czy Sławek pójdzie z Magdą w poniedziałek na wesele? Jeszcze raz mi to wyszli, kochanie. <śmiech> Poczekaj, bo aż, mi się, bo aż mi się długopis połamał. <śmiech> Czyli coś z tym weselem. <śmiech> Dobrze, jeszcze raz. Czy Sławek... Aha, nie macie tego, więc... Kłótni nie było, ale może coś wybuchnąć. Może coś jeszcze sfrustrowanego wybuchnąć, bo to wiadome. Czy Sławek, Sławek pójdzie z Magdą? Jeszcze raz mi wyśli, kochanie, bo nie zdążę, bo to takie za długie. Czy Sławek pójdzie z Magdą na wesele? Wesele w poniedziałek? Od kiedy wesele są w poniedziałek? A myślałam, że w sobotę. Czy Słowek pójdzie z Magdą w październiku na wesele? Aha, w październiku, nie w poniedziałek, widzicie? Jeszcze raz mi wyślij, kochanie. W październiku na wesele. No tak, w październiku, a ja, ja przeczytałam najpierw w poniedziałek, bo tak szybko czytam tutaj, żeby mi to nie zniknęło. W październiku na wesele siostry. Ok, mała tarot, ok, mała tarot, ok. Na wesele siostry. Okej, okay, tarot. No to zobaczmy, co z tym weselem w październiku, kurczę, czyli w następnym miesiącu już. Czy Sławek pójdzie z Magdą na wesele w październiku? Mhm. Czy Sławek, powiedzcie karty, czy Sławek pójdzie z Magdą na wesele siostry w październiku? Czy Sławek pójdzie z Magdą na wesele siostry w październiku? Powiedzcie karty, czy Sławek pójdzie na wesele siostry w październiku? Czy Sławek pójdzie z Magdą? Dobra. Powiedzcie kochane karty, czy Sławek pójdzie z Magdą w październiku na wesele siostry? Powiedzcie kochane karty, czy Sławek pójdzie z Magdą w październiku na wesele siostry? Powiedzcie kochane karty. Powiedzcie kochane karty, czy Sławek pójdzie z Magdą w październiku na wesele siostry? Czy Sławek pójdzie w październiku, czy Sławek pójdzie w październiku z Magdą? Hmm. On się zastanawia. Ty masz nie walczyć o to, jeśli nie musisz. Nie walczyć o to, bo ty o to za bardzo walczysz, za bardzo chcesz. Nie masz walczyć za, o to. Jeśli facet chce pójść, to pójdzie. Nie masz walczyć, tylko masz być pewna siebie. Masz powiedzieć mu raz, masz zaprosić go. Owszem, zaprosić go konkretnie, stanowczo. I nie walczyć już o to. Nie narzucać się, nie prosić, nie błagać, nie wydzwaniać, nie pisać, nie, nie, nie, wiem, nie lamentować, nie... Nie, nie robić scen, nie robić jakiejś, nie wiem, histerii Tylko masz konkretnie zaprosić, nie wiem, najlepiej mu wysłać zaproszenie Żeby miał czarno na białym, tak, wszystkie dane Kiedy, o której godzinie, gdzie, z tobą, w parze Wyślij mu najlepiej to na piśmie, żeby to miał przed oczami I nie walcz już o to, nie rób żadnych scen, bo pogorszysz nie rób żadnych tutaj yy, po prostu takich histerycznych jakichś tutaj awantur, tylko czekaj. Konkretnie wyślij, zaproś, raz powiedz jeszcze i czekaj. I bądź optymistyczna, nie lamentuj i bądź dobrej myśli. Bądź pewna siebie, bądź yy, po prostu niezależna jeśli chce pójść, to pójdzie jeśli nie, to w duszy z nim po prostu ale bądź optymistyczna i nie rób żadnych tutaj cyrków ponieważ jeśli zrobisz cyrki, no to on na pewno nie pójdzie bo on na pewno nie pójdzie bo on tutaj się broni on się broni, on widzi tutaj jakieś zagrożenie, jak on pójdzie z tobą na to wesele, powiem szczerze, to on myśli, że będzie jakieś zagrożenie dla niego, nie wiem, czy coś się wyda czy coś on nie chce się pokazywać, czy coś on nie chce wyłaniać, czy on nie chce się tak aż za daleko wysuwać, yy, czy oficjalnie z Tobą nie chce się pokazywać, ponieważ on tutaj widzę myśli, jako pustelnik nad tym dylematem, co on ma zrobić. On tutaj szuka rozwiązania, on sam jeszcze nie wie, co ma zrobić. Zastanawia się nad tym, co on ma zadecydować. Moim zdaniem, na, dzień, na to, co teraz pokazują mi karty Tarota, on nie pójdzie na to wesele, ponieważ tutaj odchodzi, rozstanie. Rozstanie, odejście, yy, patrzenie w innym kierunku. I jakby wasze rozstanie, które ciebie boli, obojga boli, powiedzmy. Ale yy, jest tutaj jakiś taki, powiedzmy, jak to się mówi po polsku, abruch, czyli przełom, że po prostu nastąpi jakieś takie, nie wiem, czy zerwanie, czy się o to właśnie, o ten ślub tutaj pokłócicie, rozstaniecie, bo to będzie wtedy dla Ciebie dowód, że on nie chce się z Tobą pokazywać, że on nie chce się z Tobą tak aż daleko wychylać, że on nie chce z Tobą aż tak daleko się tutaj angażować. On się broni troszkę przy te, przed tym, widzę. On się boi, jakby tego kroku zrobić. Nie wiem, czy on ma jeszcze jakąś inną partnerkę, czy zobowiązania rodzinne, ale on się boi i tutaj myśli bardzo głowi się wręcz yy, yy, w samotności, co on ma zrobić. Moim zdaniem, tak jak mi teraz, w tej chwili pokazują karty, to nie, on nie chce pójść na ten ślub z Tobą. Ale jeszcze raz tak jak mówię, jako królowa buław tutaj masz postąpić bardzo stanowczo. Jeszcze raz go zaproś, ale bardzo normalnie, neutralnie, miło. Wyślij mu jeszcze raz zaproszenie, żeby miał czarno na białym wszystkie daty, wszystko przed nosem. I nic już nie rób, kochana. I będziesz miała sama dowód. Na dzień dzisiejszy raczej jest tendencja na nie, że nie pójdzie. Ok, przykro mi, ale tak pokazują tu karty. Czy jest jeszcze kochana Bibi, jakiś znaczek? Bibiaczku? Czy jest jeszcze jakiś znaczek M, Lenormand? Czy Sławek jest pisany Magdzie do Związku? Zaraz, jeszcze raz. A to za skomplikowanie zadane. Trzeba to jakoś yy, ułatwić. Czy Sławek yy, będzie z Magdą w związku, w stałym związku? Mała Lenormand. Czy Sławek jest pisany Magdzie w związku? Ok. Czy Sławek będzie z Magdą w stałym związku? No bo jest pisany, no to polszczyzna dla kat jest Lenormand. Ok. Troszeczkę za zakręcone to pytanie. Mała Lenormand. Czy Sławek będzie z Magdą w stałym związku? Czy Sławek będzie z Magdą w stałym związku? Findino. Powiedzcie, kochane karty. Czy Sławek będzie z Magdą w stałym związku? Czy Sławek będzie z Magdą w stałym związku? Czy Sławek będzie z Magdą w stałym związku? Powiedzcie, kochane karty. Czy Sławek będzie z Magdą w stałym związku? Czy Sławek będzie z Magdą w stałym związku? Czy Sławek będzie z Magdą w stałym związku? Tak, będzie z tobą w stałym związku. Dziwne, ponieważ to jest tak. Presja czasu, najwyższy czas na zakotwiczenie się, na podjęcie decyzji na stały związek. Stały związek i dobre posunięcie spraw, dobre rozwinięcie spraw, pozytywne rozwinięcie spraw. Także mamy tutaj stały związek, będzie z tobą w stałym związku, zakotwiczy się przy tobie, zarzuci kotwicę przy tobie, właśnie będzie chciał zostać, będzie chciał związku. Także nie wiem co z tym weselem tutaj, czy on jeszcze ma żonę, czy on jeszcze nie jest rozwiedziony, czy on ma jeszcze inne zobowiązania, że on nie chce się tutaj pokazywać, ale może jeszcze się to zmieni. Pamiętajcie, że każda wróżba nie jest wyrocznią, jest tylko tendencją na ten moment, tak? Być może jeszcze dzisiaj on nie jest zdecydowany, żeby pójść, ale przez miesiąc czasu może się dużo jeszcze innych spraw wydarzyć, gdzie energia poprzez przeświat się zmieni. tak? Na przykład Magdo, jeśli będziesz y, dzisiaj y, w pełni księżyca wczoraj i dzisiaj i przez następny tydzień palić różową świecę i prosić, żeby on poszedł z Tobą na ten ślub, żeby on się z Tobą oficjalnie pokazał, żeby on z Tobą oficjalnie zbudował związek, to przyciągasz to do siebie, tak? Przyciągasz to, tą miłość, te dobre właśnie tutaj emocje, te dobre szczęście, pozytywność. Także afirmuj, rób rytuały z różową świecą na miłość i tutaj może się jeszcze z tym ślubem coś wyklaruje, może zmienisz właśnie obrót spraw przez to, przez twoje dobre intencje, przez twoje dobre afirmacje, może zmienić bieg spraw. Z tym, że musisz wierzyć w te intencje, musisz to mówić konkretnie, afirmować konkretnie. Dziękuję serdecznie, bo tutaj wyszedł, że będziecie w związku stałym. Dobrze, jest, Bibiaczku, jeszcze jakiś związek? Yy, Twój związek. Twój znaczek. Oczywiście chodzi Wam wszystkim o związki, dlatego już związek w mojej podświadomości. Duża, Lenormand, co w uczuciach u Asi do trzech miesięcy? U Asi, ok. Duża, Asiu, dzień dobry, znaczy dobry wieczór, przepraszam. Duża, Lenormand, co w uczuciach u Asi? Dobra. Lenormand, tak? Lenormand... Hello. Cześć. Witamy. Ok, Asiu. Witamy, Asiu. Co w uczuciach u Asi w następnych trzech miesiącach? Ok. Co w uczuciach u Asi w następnych trzech miesiącach? Co w uczuciach u Asi? Powiedzcie, kochane karty. Co w uczuciach u Asi? Powiedzcie, kochane karty. Powiedzcie, kochane karty, co w uczuciach u Asi w następnych trzech miesiącach? Powiedzcie, kochane karty. Powiedzcie, kochane karty. Powiedzcie, kochane karty. Powiedzcie, kochane karty, co w uczuciach u Asi w następnych trzech miesiącach? Co w uczuciach u Asi, co w uczuciach u Asi? Powiedzcie, kochane karty, co w uczuciach u Asi.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 Tak naprawdę to tutaj szczęśliwie się te następne trzy miesiące zapowiadają pod szczęśliwą gwiazdą lub coś będzie można wyjaśnić w następne trzy miesiące. Tutaj zmierza coś do Ciebie, Asiu, szybkim krokiem i jedynka znamionuje tutaj jakiś początek, czyli zaczęcie od nowa, od początku, jakieś rozmowy. Y, harmonia, balans, zbliżenie silna chemia, seksualność intymność y, rozmowy jakieś i intymność i ta intymność, czyli może zacząć się od seksu coś może zacząć się od jakiejś lekkiej powiedzmy przygody, flirtu, afery natomiast przejawi się to y, przetransformuje się to w coś stabilnego otworzą się jakieś nowe perspektywy ale ym, narodzi się coś nowego, ale jeśli na przykład jest taki jakiś związek tylko na seks, przyjaźń, plus, afera, romans, to potrzebna będzie tutaj wielka jakaś transformacja, tak, żeby to się zmieniło w coś stabilniejszego. Czyli nie, żeby tylko to sprowadzić do seksu tylko i wyłącznie, ale żeby tu przetransformować tą znajomość, która się pojawi tutaj w na najbliższe trzy miesiące, lub powiedzmy już wiesz, kogo, kogo masz na myśli, tak, jest jakiś tutaj kandydat, który nie wiem, tylko na seks jest tutaj skory, ale trzeba przetransfonować to w ten sposób, przemienić, zmienić, pójść na inną jakby tu szynę emocjonalną, by się to zmieniło bardziej w stabilną relację, bo otworzyła się tutaj nowa szansa, nowa, nowa jakaś perspektywa stabilności, stabilnego związku powiedzmy, tak, i tutaj mogą się nawet rozwinąć jakieś głębsze uczucia. Facet, z którym będziesz mogła sobie nawet wyobrazić spełnienie marzeń najskrytszych. No i tutaj obserwować, patrzeć, zastanawiać się, wziąć tego mężczyznę, który się tu pojawi, lub którego masz na myśli, pod lupę wręcz i po prostu jakby popatrzeć, jak można tutaj do niego... Dotrzeć w ten sposób emocjonalnie, by z tego seksu tutaj, z tej silnej chemii, z tej silnej, takiej, z tej silnej magnetyczności przyciągania, tak, przerodziło się to w coś stabilniejszego, czego byś pragnęła. Inna, inna wersja, która tutaj mi podchodzi, jakby, która mi tutaj, nie wiem, przyszła teraz do głowy, to. Jeśli masz jakiś stary związek, który yy, polega tylko na seksie, który jest tylko po prostu dobrym seksem, to musiałabyś to skończyć, musiałabyś to skończyć i rozglądnąć się tutaj, poszukać faceta, który by Ci dał nie tylko seks, ale również stabilność i byś musiała tutaj poszukać lub popatrzeć w gronie Twoich najbliższych znajomych, czy w, w internecie, czy, czy, czy nie wychodzić na randki, czy, czy na jakieś spotkania, czy... Gdzieś się porozglądać za jakimś głębszym tutaj facetem, za głębszym y, partnerstwem, relacją głębszą, która da, da, ci, da ci po prostu coś więcej niż tylko seks. A tutaj tą, tą aferę jakby seksualną należałoby tutaj zakończyć, ponieważ jest ta śmierć i przemienić jakby y, sposób y, szukania, czy przetransponować y, swoje szukanie, rozglądanie się za osobą z troszeczkę głębszą z głębszą jakby tutaj emocjonalnością, która mogłaby Ci dać nie tylko seks, ale również głębsze emocje, uczucia, głębszą jakby tutaj relację, tak? I tutaj jest szansa na to, ponieważ jest gwiazda, czyli następne trzy miesiące po szczęśliwą gwiazdą. Takie dwie tutaj mi się pokazały opcje, znaczy tak, tak tutaj wyczułam dwie. Dopasuj sobie oczywiście do siebie, Asiu i y, dobierz do swojej sytuacji właśnie to, co pokazały karty. Dziękuję serdecznie. Mamy jeszcze coś, Bibiaczku? Duża tarot, czy Marta? Będą razem. Jeszcze raz mi powtórz, kochana, czy Marta i Krystian? Aha, i Krystian. Dobra. Duża tarot, ok. Tarot.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 czy Marta i Krystian będą razem. że mówiąc, tutaj masz dylemat też, kochana, z tym Krystianem, widzę, kochana Marto, jakiś dylemat tutaj widzę. Podobasz mu się bardzo, jako kobieta, jako matka, opiekunka, jako partnerka, on tutaj robi zaloty, widzę, ale on jest jakiś niedojrzały tutaj, widzę jeszcze, lub nie może się zdecydować. Lubi on również wolność. On mi się pokazuje tutaj jako paść jako paś kielichów. Czyli tak, już tłumaczę. Ty pokazujesz mi się jako cesarzowa. Kobieta silna, piękna, atrakcyjna, kobieca, zadbana, y, powabna. Y, podoba, podobasz mu się jako kobieta. Na pewno mu się podobasz 100%. Ale on, problem jest w nim. Problem jest, że on mi się pokazuje jako paść kielichów, czyli osoba w ogóle nie dojrzała do ciebie. No, cesarzowa i paść kielichów, no to w ogóle osoba, facet niedojrzały, tak? Nie umie się zdecydować, nie umie podjąć konkretnej decyzji i yy, lubi być wolny. Pomimo wszystkiego, lubi być wolny, lubi być rybką taką pły, sobie pływającą wolno, tak? I nie umie się tutaj zdeklarować, zdecydować na coś. On jest przeciążony tutaj samą myślą o tym, że mógłby być z Tobą razem. Przeciążony jest też sytuacją, że on nie jest wolnym człowiekiem. On, moim zdaniem on nie jest wolny. On ma jakieś inne jeszcze zobowiązania i to wszystko suma sumarą go przeciąża. I on by tutaj y, chciał się narodzić owszem na nowo, być z Tobą razem, ale raczej odchodzi od tej myśli. Ponieważ, yy, nie wiem, tutaj moim zdaniem jest jakaś awantura między wami lub będzie awantura między wami, ponieważ on jest niedojrzały do decy podjęcia decyzji, on, on, on, on jest też przeciążony wszystkim, tak, swoim jakimś, nie wiem, innym związkiem, związkiem z tobą, jakby też y, twoi, twoimi oczekiwaniami w stosunku do niego, tak, że Ty byś chciała być z nim w normalnej relacji. On jest tym przeciążony. To przeciążenie to 10 yy, buław. Przeciążony, nie może tego udźwignąć. Yy, balast, to jest balast dla niego. On też jest w jakimś kryzysie, stresie. tak? I on po prostu chce być wolny, on chce flirtować. Owszem, chce flirtować, chce romansować, chce mieć aferę, chce mieć dobry seks, chce mieć piękną kobietę, taką jaką Ty jesteś. Ale on nie chce się zobowiązywać na jakieś związki. On lubi być wolny. On tylko lubi flirtować. I on odchodzi od emocji. Odchodzi od emocji. Ucieka. Odchodzi w nowe. I tutaj jest jakaś awantura, afera. Na dziesięć fajerwerków. Burzy się. Nie wiem, albo on się rozstaje. Albo on się rozstaje tutaj ze swoją partnerką, żoną. Nie wiem, rozwód przechodzi walczy tu o podział ma majątku, o, o, o dzieci, o sprawy yy, i idzie tutaj w nowe z Tobą, albo Ty i on macie tak wielką aferę, tutaj awanturę, jakby, że się rozstajecie. Jeśli on nie podejmie decyzji, nie podejmie konkretnej decyzji, nie wiem, o rozstaniu z tamtą partnerką, o rozwodzie, o szybkim yy, rozwoju spraw, tak? i, i, i zdeklarowaniu się tutaj bycia z Tobą, to wyś, jeśli on tego nie zrobi i będzie tylko tak niedojrzale się tutaj bawił, flirtował, to myślę, że Ty też jesteś skłonna tutaj odejść i że odejdziecie oboje, że się rozstaniecie, ponieważ mamy tutaj rozstanie, odejście, odejście w nową stronę, w nowe horyzonty. Także myślę, że on jeśli się nie zdeklaruje w najbliższe trzy miesiące, to nie będziecie razem, tylko się rozstaniecie, ponieważ ty nie wytrzymasz, jakby tego jego, takiego um, lawirowania po prostu, tak? Jeśli on się też nie rozejdzie z tamtą kobietą, czy nie rozejdzie się z tamtego, nie wyjdzie z tamtego związku, nie poprowadzi tych spraw konkretnie, to widzę, że tutaj wy będziecie, znaczy ty przede wszystkim będziesz chciała odejść, ponieważ nie chcesz nieskończoność czekać. Na dzień dzisiejszy nie widzę tutaj, żebyście byli razem. To znaczy na dzień dzisiejszy, w sensie w następne trzy miesiące, w następne trzy miesiące, w następny kwartał, nie widzę, żebyście byli razem. Ponieważ on nie jest dojrzały, by podjąć decyzję, by podjąć konkretne kroki. Polega to na jego, na jego niezdecydowaniu i nieumiejętności podjęcia decyzji w konkretnej. I na tym tyle mogą być tutaj konflikty i problemy. Wręcz kłótnie, wręcz nawet zerwanie. Tak? I odejście. Takie coś mi się, taka historia mi się tu pokazała. Napisz mi Marto, czy się zgadza, czy jest tak rzeczywiście, jak karty pokazały. Czy się to zgadza? Napiszcie mi w komentarzach, ten filmik się ukaże jutro. Będziecie mogły sobie jeszcze raz odsłuchać. Duży tarot. Moment. Duży tarot. Czy związek Doroty i Roberta przetrwa? Czy związek Doroty i Roberta przetrwa? Duży tarot. Ok. Dobrze Doroty i Roberta Witamy Dorotko, kochana No bardzo tutaj cieszę się, że jesteście Kochani Zapraszam was na wróżby indywidualne Jeśli macie jakieś dylematy Z waszymi partnerami A widzę, że dużo tutaj takich ciężkich Jakichś relacji trójkowych Czy jakichś konfliktów Czy jakichś niedogadań Czy jakichś oczekiwań Słuchajcie, zapraszam Was na wróżby indywidualne, wtedy z datą urodzenia, ze zdjęciami będę mogła Wam powróżyć. Witam, witam Dorotko. Skup się Dorotko na Robercie, na jego twarzy, na jego osobie, ale nic mi nie sugeruj czasem, kochana. Czy związek Dorotki i Roberta przetrwa?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 czy związek Doroty i Roberta przetrwa. Wow. Ostro u Was kłótni, kłótni sporów. Kochana, Ty walczysz. Nie możesz tyle walczyć o to. Zostaw to. Zostaw to i u, um, ustaw się w dobrą pozycję, żebyś była silna. Żeby przetrwać ten kryzys. Myśl o swojej dobrej pozycji, o swoim szczęściu wewnętrznym, o tym, żebyś się nie załamała. Bo walczysz, widzę tutaj, o ten związek, ale boisz się też, że Cię to wszystko zrani. Boisz się, że on Cię zrani, że on odejdzie. Lęk niesamowity. O la la, diabeł, kochana, diabeł. Toksyczny związek. Toksyczny związek, trudny związek, manipulacje, zazdrość, być może opętanie przez seks, być może manipulacje przez seks, emoc manipulacje emocjonalne. No jeśli jest diabeł, to powiem Ci, kochana, jest zawsze odpowiedź nie. Jest zawsze odpowiedź nie, czyli nie przetrwa raczej ten związek. Ale z drugiej strony, yy, opowiem Ci zaraz tutaj inne karty, Chodzi o to, że jest to toksyczny związek. Jesteście tutaj skłóci łańcuchami, tak? Czyli uzależnieni od siebie, emocjonalnie, seksualnie, uczuciowo, mentalnie, psychicznie. Jesteście jakby w takim toksycznym związku, że po prostu nie jest dobrze między Wami, ale pomimo to brniecie dalej i chcecie być razem, tak? Moim zdaniem ten związek, Raczej nie przetrwa, ale y, jeśli przetrwa, to widzę tutaj awantury. Jest y, siedem y, buław. Siedem buław to zazdrość, to y, strajd, czyli konflikty. Czujecie się ciągle, jak jacyś, nie wiem, zranieni, ranicie siebie nawzajem. Jakby tutaj Pani walczy o ten, o ten, związek, Pani walczy, widzę, Pani walczy jak bojownik, proszę zobaczyć, tutaj karta bojownika, bojownika, ym, wojownik, który walczy o ten ym, związek, ale również walczy, jakby się broni, żeby nie zostać tutaj po, pokaleczony, tak, przez to, przez to wszystko. Macie już następną szansę, Je, daliście sobie już szansę. Daliście sobie już szansę. Tutaj widzę też, że przez seks próbujecie się y, pogodzić. Dacie z... znaczy, moim zdaniem seks to jest właśnie to, o czym wspomniałam przy karcie diabla. diabła. To jest wszystko manipulacja poprzez seks, poprzez manipulację emocjonalną, by siebie od siebie uzależnić, jakby jesteście tymi łańcuchami na zawsze z sobą połączeni. Jest wam źle razem, ale bez siebie jeszcze gorzej, tak? I tutaj taka jest męka praktycznie mi się pokazuje. Yy, tutaj bardzo długo czasu potrzebujecie, potrzebujecie, by wyleczyć jakoś ten związek. Siedem miesięcy mi się pokazuje. Siedem miesięcy pracy mozolnej, mozolnej ciężkiej pracy nad tym związkiem, by było dobrze. Ty jesteś dobrą partnerką, dobrą opiekunką, dobrą matką. Ty chcesz zatrzymać rodzinę, ty chcesz walczyć o ten związek, o tę rodzinę, ty chcesz walczyć o, um, o to, żebyście byli razem szczęśliwi. Ty, ty chcesz walczyć o miłość waszą. Ty podziwiasz tego partnera, tego Roberta. Tylko, że uważaj, żeby nie stawiać go na piedestale i nie walczyć o niego. Jeśli ty jest pokazuje mi się związek toksyczny, toksyczny, facet, który Ciebie manipuluje poprzez seks, facet, który Ciebie emocjonalnie sobie obrócił jakby wokół małego paluszka, który sobie Ciebie jakby zmanipulował tutaj, tak? I Ty walczysz też, widzę, o niego. Owszem, ale podziwiasz go, jakby postawiłaś go na piedestale. Postawiłaś go jako, nie wiem, Twojego, jakiegoś, nie wiem, no, faceta, z którym musisz być. Pomimo, że on tutaj widzę, manipuluje i ty walczysz, i ty walczysz. Jest szansa, tą szansę dajecie sobie obecnie, myślę. Szansa jest na spróbowanie jeszcze raz. Szansa jest na to, by 7 do 7 miesięcy tutaj pracować mozolnie bardzo nad tym związkiem by przyszły jakieś inne dobre rezultaty tej pracy nad związkiem, ale to obopólnie musicie pracować nad tym związkiem. Obopólnie oboje. Oboje w równej mierze 50-50, 50 na /50, 50, 50 musicie walczyć o ten związek, musicie pracować nad tym związkiem. Ty nie możesz dawać dorodko więcej niż Twój partner. Ty nie możesz bardziej walczyć o ten związek niż Twój partner. Pamiętaj, pokazał mi się toksyczny związek, który tak naprawdę poprzez swoją toksyczność nie ma racji bytu, nie ma racji przetrwania, ale widzę tutaj niemniej jednak jeszcze danie, dacie sobie szansę, ale pamiętaj, tylko, tylko przyniesie to rezultaty wtedy, kiedy będziecie oboje w równej mierze. Pracować mozolnie, ciężko nad tym związkiem. Dziękuję. Ciężki związek mi się pokazał. No diabeł. To uzależnienie od siebie. Dziękuję serdecznie. Jeszcze jest coś, bibiaczku? Czy Magda, proszę serdecznie, czy Magda zamieszka ze... Proszę, powtórz mi Bibiaczku. Pozdrawiam. Czy Magda zamieszka ze Sławkiem... Do końca tego roku. Mała Lenormand. Mała Lenormand. Ok. Czy Magda zamieszka... A nie, Lenormand. Ok. Lenormand. Mała Lenormand.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 Czy Magda zamieszka ze Sławkiem do końca tego roku? Czy Magda zamieszka ze Sławkiem do końca tego roku? Będą jakieś komplikacje, opóźnienia, y, ciężkie sprawy do rozwiązania, będą tutaj y, opóźnienia, y, no kom, problemy może, tak? Ale jest stabilizacja, jest słońce. Czyli te słońce jakby tutaj wyjaśnia te wszystkie komplikacje, problemy opóźnienia. Owszem, będzie się coś opóźniało, będzie się coś komplikowało. Nie burzyć się, nie histeryzować, nie emocjonować. Bo wiesz teraz z kart, że będzie się coś opóźniać i komplikować i będzie coś ciężkie do załatwienia. Ale pomimo to jest stabilizacja, jest pozytywne rozwiązanie spraw, i jest przeprowadzka, gdzieś tutaj, nie wiem, do innego miejsca się przeprowadzicie, wyjedziecie, czy nie wiem, do innego miasta, czy do innego mieszkania się przeprowadzicie, czy ty wyjedziesz do niego, czy on przyjedzie do ciebie. Tutaj będzie jakiś ruch, jakiś ruch, jakaś podróż, jakaś droga, jakaś zmiana, czy będziecie może chcieli gdzieś oboje wyjechać, tak, gdzieś zamieszkać razem, może macie jakieś marzenia, jakieś inne jeszcze plany by gdzieś wyjechać i zamieszkać razem, po prostu wziąć, yy, wziąć wszystko i uciec razem, gdzieś, gdzie indziej w ogóle wyemigrować. No jest tutaj yy, naprawdę jakaś akcja, ale powolny rozwój spraw. Powolny rozwój spraw, tak jak mówię, opóźnienia, ale Słońce mówi, że tak. Jest szansa, by, byście razem zamieszkali. Czy to się uda do końca tego roku, to nie gwarantuję, ponieważ widzę tu opóźnienia. To jest karta opóźnień. Ale plus, minus, tak? Mówimy plus, minus. Jeśli coś się opóźni, bo już wiesz, że będą komplikacje o jeden miesiąc czy o dwa, to nie, nie emocjonować się, ponieważ widzisz, dacie radę. Dacie radę, sprostacie tym problemom. Dziękuję. Jeszcze mamy coś, Bibiaczku? Bez znaczków nie obsługujemy. Mamy jeszcze znaczek, Bibiaczku, jakiś? Bibi, Bibi mamy jeszcze coś? Aha. Dobrze, Bibiaczku, nie ma już znaczków. Aha, no dobrze, to poczekamy jeszcze na jeden tylko znaczek, bo już mi energia troszeczkę wyczerpuje się, więc tylko na Monikę jeszcze poczekamy. Moniko, to szybciutko proszę. Pięć minut czekamy, jak nie, to kończymy. Dobrze, poczekamy tylko pięć minutek jeszcze i jak nie, to kończymy, kochani. Ale zapraszam Was już od razu... Być może w najbliższy weekend, jeśli jest takie zainteresowanie jak dzisiaj, wspaniałe, to może w najbliższy weekend byśmy też, bibiaczku, tutaj weszły i zrobiły. Także zapraszam wszystkich innych, żebyście sobie przemyśleli jeszcze raz wszystkie pytania na no spokojnie. Tylko że pamiętajcie, że inne pytania musicie zadać. Nie te same, ponieważ po tygodniu to jest za szybko. No i byśmy jeszcze raz robiły na inne pytania, na inne Wasze jakieś dylematy, sprawy. Czy inaczej sformułować należałoby te pytania? Dobrze. No, yy, cieszę się, że jesteście. Pamiętajcie, jak jutro będzie ten filmik, bo się dzisiaj załaduje. Jutro będzie ten filmik yy, z lajfikiem, to możecie sobie jeszcze raz wszystko spokojnie wysłuchać lub parę razy jeszcze raz tych wróżb wysłuchać, co nie dosłuchaliście, nie dosłyszeliście, czy no nie wiem, za dużo było, może za szybko, to yy, jeszcze raz sobie możecie jutro to na filmiku cofnąć, posłuchać, zobaczyć i yy, przemyśleć. Także zapraszam na kanał mój, zapraszam oczywiście codziennie na moje filmiki, na kanał i yy, cieszę się, że jesteście bardzo, że kanał się rozwija. Proszę Was zawsze o Waszą obecność, interakcje, o lajki, o komentarze, nowe subskrypcje, jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście. Proszę Was o Waszą aktywność i obecność, ponieważ tylko to mnie inspiruje. Yy, bo wtedy jak czuję Waszą obecność, to mi się lepiej nagrywa, to mi się lepiej po prostu tworzy. A jak nie czuję Waszej obecności, to nie chce mi się nagrywać. Oj, zgasiłam sobie... Dobrze, czy mamy już? Czy mamy już znaczek, biwiaczku? Od Moniki? Dobrze, przy pełni księżyca, oczywiście, zapraszam Was również, byście. Kochani, afirmowali przy świecach. No, na przykład, kochani, biała świeca to jest neutralna świeca. Możecie afirmować, przyciągać szczęście, przyciągać miłość przy białej świecy, jakie spełnia księżyca teraz. Oczywiście, różowa świeca jest na miłość. Nie, nie, to nie, nie to się nie liczy, niestety. Dobrze. Różowa świeca na miłość, na przyciąganie miłości, szczęścia. Złota świeca na przyciąganie pieniążków, nowego może zawodu, czy nowego, nowych finansów, tak? Także zielona świeca na oczyszczenie i otwarcie swojej czakry serca. Więc jakie jest pełnia księżyca, możecie zapalić takie świece i afirmować, medytować, przy, przyciągać, przyciągać do siebie, przyciągać do siebie miłość, szczęście. Dobrze, jeśli nie mamy znaczka, Bibiaczku, to dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obecność. Dziękuję y, wszystkim i zapraszam Was zawsze na y, liveik na mój kanał oczywiście. Pozdrawiam Was i życzę Wam samych pięknych, udanych związków, pięknej miłości. Do usłyszenia już wkrótce, kochani. Dziękuję, Bibiaczku, za pomoc. Do usłyszenia.